Dobra, King Paz w moczu i krwi wyszło mi po jednej pozycji, podwyższony wynik, czy muszę powtarzać całe badanie, czy tylko te pozycje ze złym wynikiem, czy prywatnie da to radę zrobić, no zależy co ci się tam King Pac skiepściło, prawda, jeżeli tam jakaś drobna rzecz, to specjalnie bym się tym nie przejmował, powtórzył tylko no to, co, to co było, ale być może jest coś takiego, że tam w morfologii czy gdzieś tam, że to jest w ogóle nieistotne, także szkoda powtarzać, prawda, ale jak Boga kocham zależy to wszystko od tego, co to było, prawda. Jeżeli było coś poważnego, to no to powiedzmy warto powtórzyć i pokazać im ten wynik, jakiś taki nazwijmy taki, jaki powinien być. Słuchaj, Wojtek, ja myślę tak, Bierz, weźmy, zadzwońmy teraz, a, a, a część taką jakąś naukową, to omówię trochę, trochę później, prawda, bo chciałem dać wam parę pytań z Multiego i będzie dobrze, także, także możesz, możesz zadzwonić teraz, sobie pogadamy i, i na spokojnie. No, już wszystko działa. No cześć, słyszysz mnie? Tak, tak, słyszę, wszystko w porządku. Dobra, bo już się sam wystraszyłem. O, teraz. No panie Darku, powiem panu, że rzeczywiście z piekła do nieba, z nieba do piekła, z tą rekrutacją moją tutaj. No wiem, że o... tyle... Tyle, że to, żeśmy się napisali, to tam dawno z nikim tyle korespondencji nie prowadziłem. Bo wie pan co, ja dostałem ogólnie cztery artykuły aż. Na szczęście wszystkie są zdolne. Mhm. E, e, także no, byłem troszkę, że tak powiem, e, już można powiedzieć, że dzisiaj o drugiej w nocy nie spałem, bo, bo no, był, był stres. Także pierwszy artykuł to było skrzywienie przegrody nosa bez upośledzenia jego drożności, paragraf 28, punkt pierwszy. Strażakiem Aleś nie jesteś, to, to, to nie jest tak źle, prawda? Tak. Drugi był astygmatyzm krótkowzroczny obu oczu, paragraf 7 punkt drugi, kategoria zdolny. Mhm. Y trzeci, niedoczynność tarczycy, paragraf 78, punkt trzeci, y kategoria zdolny, bo tam jest, y jeśli do 50, nie jest tam y tak, tak. Y no wystarczyło, że tak powiem, to zaświadczenie od lekarza rodzinnego i dwa razy, że tak powiem, zrobiłem sobie wyniki poprawione, mm -hmm. że to też przeszło. No i żylaki, tam jakieś mam żylak jeden i, i też tam paragraf 53, ale kategoria tam tego żylaka pierwsza, więc też puścił pan lekarz, nie? Powiem ci więc, tak, y trochę, trochę kostusze spod kosy uciekłeś, wiesz dlaczego? Bo jest taki chyba przepis, że jeżeli jest kilka paragrafów, takich wiesz, zdolny, niezdolny, to no można dostać po tyłku. Rozumiesz, te, te wszystkie paragrafy hmm. mogą zebrać do kupy i zrobić ci niezdolny. No, na szczęście nie, na szczęście nie, yy, nie zrobił tego. Mano no. rzecznik bardzo sympatyczny, nie? Yy, jeśli chodzi o tam o, o ten tatuaż też. Yy, fajna sytuacja wyszła, bo, bo pokazałem ten atuaż, on mm -hmm. mówi, że też, bo ja mam tam ten napis Metallica e, no taki... i, i tak, tak, dosyć duży, e, ale powiedział, że on jest też takim starszym metalem i tylko włosów mu teraz brakuje, ale, <głosy> także, także zrozumiał, o co chodzi. I też tam no no akurat nie metalika, to ja wiem, w moi, jeżeli Gosia, powiedzmy, w moim wieku, to spokojnie, mm. to, to, to nie powinien się tam obrażać. M mo może na jakbyś miał tam doda, czy jakaś tam mandaryna, to <muszę> tak. Ale... tak A czy wie pan co, ja ogólnie dzwonię, żeby panu podziękować yy, bardzo serdecznie, bo w, yy, w połowie tutaj, na większej połowie, yy, tutaj przez tę rekrutację przyszedłem dzięki panu tutaj, yy, bo no, nie ukrywam, że, że yy, wszystkie te materiały, nawet te darmowe tutaj, które panu udostępnia mm -hmm. i, i, i to wszystko, o staliśmy tutaj poza że tak powiem, poza y, tymi tutaj hangoutami, które pan tutaj robi, y, no bardzo mi pomogły, nie? No y, szczerze powiem panu, że tutaj bez takich rad pana, y, jak podejść do tego wszystkiego, jak się, nawet jak y, taki chodzi o, o głupkowaty ubiór, jak się ubrać. Y, no, no to super, pan, wiesz. Ja ci powiem, ja dzisiaj na tą komisję też ogólnie ubrałem się ładnie w garnitur, koszula, krawat i tak dalej, więc tutaj proponuję też, jeśli chodzi o mężczyzn, którzy tutaj idą też, mają długą komisję w Poznaniu czy gdziekolwiek, że po prostu elegancko się ubrać, też jak na rozmowę kwalifikacyjną, bo powiem panu, że też zwrócili na to uwagę, nie? No... Ja każdy, że nikt powiedział, że, że fajnie, że pan ma do nas szacunek tutaj, że, że tak się pan ubrał i... i... Przypuszczam, że wyróżniłeś się z takiego tłumku, prawda, no bo, bo co ci więcej powiem? No same kobiety były akurat dzisiaj, nie? Musiałeś się wyróżnić, a kobieta to to, jakby ci to powiedzieć, ona pierwsze patrzy na buty, patrzy na jakiś taki, no, czy byś był, że tak powiem, czy byś się nadawał też do innych rzeczy, prawda? Zgadza się, zgadza się. No, to tak. pan, słyszałem, że chyba w Rzeszowie wycofali rekrutację, nie? na 3 listopada? Tego to nie, nie wiem, kurde, wiesz. No jest wycofana, właśnie jest tam, tutaj mam kontakt z kolegą, który w Rzeszowie przyszedł komisję lekarską, dostali informację z kadr, że już nie brakuje etatów, et, tych etatów w Rzeszowie, jest on wycofane te na, na 3 listopada, nie? Podobno rok temu też tak było. i. Nie wiadomo, co teraz tam, nie? czy dopiero na wiosnę to ruszy, czy, czy jak tam, nie? jeśli chodzi o Rzeszów. No ja ci powiem, że, że to nie rozkminisz tego wszystkiego. To, to niby brakuje tych policjantów. Z drugiej strony są te, z tych pieniędzy się robi tam jakiś fundusz, i ci, co tam należą im się nad godziny, to chcieliby uszcznąć parę groszy. No, no, no nie ma jakiejś tak. prostej zasady. No, my wiesz? mamy, mamy dzisiaj, no mamy nabór normalnie na 3 listopada, bo kazali tam dzwonić po tym lekarzu orzeczniku, także y, powiedzieli nam w kadrach dzisiaj, że normalnie jest nabór na 3, mamy czekać za telefonem, bo jakieś tam szkolenie jeszcze mamy mieć, D&P mhm. czy coś. A, no, no. no A jak załatwiłeś sobie sprawę z byłym pracodawcą, bez problemów? Szczerze nie zatwierdzę. jeszcze. <grym> nic nie wie, wie pan, bo nie byłem do końca pewien, tak jak panu mówiłem i pan mhm. tutaj też mówił na początku, że no nie byłem do końca pewien tego, jak to wyjdzie. Eee, także no nic na razie podstawcy nie mówiłem jeszcze, także czeka mnie też pewnie taka rozmowa trochę ciężka. No Ale jak a, na 3 to listopada, to kurde, to jest tak dosłownie. Yy, no rzut no, na taśmie, tylko pan co, też jest taka sytuacja, że też yy, nie można być niczego w życiu pewien, pewnym oprócz tych podatków i śmierci, tak? A, a jeśli chodzi o. Samą pracę w policji, no wiadomo, są różne sytuacje, może coś tam nie wyjść, prawda, ja też nie chcę ze sobą zamykać drzwi, tak? bo jak porzucę pracę teraz, tak można powiedzieć, od ręki, no to, to już mogę się potem pożegnać, że być może mógłbym tam kiedyś wrócić, nie? Także no ciężko teraz, nie wiem, nie wiem jak tu pracodawca zareaguje teraz na to, nie? No ale no, no Musisz jakaś jakoś tam po męsku pogadać, no kurde wiesz, to, tu nie ma rozwiązania jakiegoś, nie, nie mam jakiejś dobrej rady, wiesz. Bo niech pan powie, bo normalnie jeśli rozkaz przychodzi, jak to przychodzi, jeśli mam nabór trzeciego, to w ten sam dzień jest rozkaz, czy jak to wygląda? Słuchaj, no kiedyś to było tak jak do wojska, dostawałeś kartę powołania i pracodawca musiał cię zwolnić, prawda? Natomiast w chwili obecnej to najpierw musisz jakoś z tym pracodawcą pogadać, jak już będziesz pewny i, i, i się zwolnić, bo tam masz jakiś pewnie okres wypowiedzenia w umowie, czy coś w tym stylu, no. no jest okres wypowiedzenia, jest, jest. No, Je jeżeli nie, jesteś nie, nie, dobrym nie. pracownikiem, to wiesz, no, to ten pracodawca może nie być jakiś chętny, żebyś nagle mu rzucił zabawki z dnia na dzień, prawda? No raczej jak mnie nie zwolnił jeszcze po dwóch latach, to raczej tak. No to... to... Okay. No wie pan co, no nie wiem, no tutaj chyba już raczej nic mnie nie zwinął, nie, po tej komisji lekarskiej, bo co mogę teraz, aby o przeszło, bo już też pani rzecznik informacji niejawnych mówiła, że jest okej, okay. no to raczej już chyba nic tam się nie, nie, raczej nie zdarzy, nie? No, no, no, no, tylko mieć taką nadzieję, wiesz, bo, no za, za bardzo ci nie powiem, za bardzo ci nie powiem, bo, bo mówię, kiedyś to przychodził rozkaz, przychodziła tak zwana karta powołania, prawda, bilet, co, mm. jak to mówili na to i, i, no i tam w, w, pracodawca mógł ci naskakać, prawda. Czyli tak. rozumiem, że po prostu my przed tą szkołą jeszcze, że tak powiem, dostajemy tam przydział gdzieś tam i będzie będzie jakieś, jakieś tak? Będzie jakiś przydział chyba ślubowanie, ale to musiałby powiedzieć ktoś, kto jak to praktycznie wygląda, na no, no może Łoś, czy ktoś, ktoś, kto już był... No to bardzo proszę o informację, jeśli tam ktoś jest tutaj z... z kto się zna na tym, jak to wygląda? Zaraz. Ktoś, kto jest na naprawdę policjantem, wiesz, bo, bo na pewno hmm. pierwszy miesiąc to jest gdzieś tam, cię dają tam do jakiejś tam komendy, papiery poszuflować, no po no wiesz. Jeżdż jeżdżenie na trzeciego, czy coś tam, przyglądanie się pracy w ogóle jakiejś. Tak, no oni tam cię wykorzystują to tam do, do papierologii. Potem jest ślubowanie, no i jak już ślubowanie, to, to tam szykują cię gdzieś. No, no ja składałem na OPP, nie? Także yy, drugim wyborem tutaj była Komenda Powiatowa, ale, ale wątpię, żeby tutaj mi się udało, więc no raczej to OPP, nie? Zostaje, a yy, to jest takie jeżdżenie po całym województwie i tak dalej, nie? Nawet chyba tam Warszawa mogą wysłać coś takiego, nie? No tak, tylko, tylko mówię, nie chciałbym fantazjować, bo, bo aż tak dokładnie nie wiem, jak tam mi pisali, tylko po prostu nie pamiętam, wiesz. Jakoś tak, tak nigdy nie zwracałem na to uwagę, czy, czy, czy to tak, czy siak, czy owak, prawda? No także mówię, jak ktoś jest zdrowy w miarę, tak jak ja, no, no to, to tam nie ma się co przejmować tą komisją lekarską, bo, bo myślę, że, yy, że jest okej, okay. no mówię, jak ja miałem tyle tutaj akurat tych yy, że tutaj powiem znaków zapytania, no to, to tym bardziej, nie. A powiedz tak, czego tam najbardziej się obawiałeś właśnie w tej... W tej... Najbardziej obawiałem się, wie pan co, właśnie tego okulisty i jeśli chodzi o ten wynik, to jest chanie, na tą, na tą niedoczynność. Z tym, że no mówię, tu było w oparciu o te paragrafy, że do tylu i do tylu należy kwalifikować mhm. jako zdolny i tak dalej, więc no dzwoniłem tam jeszcze do tej komisji lekarskiej, czy wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego internisty, czy trzeba do endokrynologa, bo no, powiedzieli, że tylko od lekarza internisty wystarczy zaświadczenie, tak? No tak, bo jakbyś zaczął taka, szukać taka. endokrynologów, No to... najważniejsze, tak, i najważniejsze, żeby po prostu mieć to wyrównane, to badanie, nie? Żeby nie było tak, że przychodzi się, że tak powiem, wynikiem, tak? No tak, e tak, tak. Być wyrównanym i, i po prostu zaświadczenie i mieć taką, jak to powiedzieć, dupo dupochron, jest okej, okay, nie? No to dobrze. No, dziękuję, panie Darku, naprawdę... A, a, a, tak, a, a tak z perspektywy tak. czasu, który etap uważasz za najtrudniejszy? Który etap najtrudniejszy? Wie pan co, myślę, że najtrudniejszy. Dla mnie najtrudniejsza była to komisja lekarska, bo no tak jak powiedziałem prędzej, tutaj było dużo, że tak zapytania o multiselect tak naprawdę się nie obawiałem, bo wiedziałem, że jestem przygotowany do niego, tak? No to dobrze. Po tych materiałach tutaj pana naprawdę czułem się spokojny i tak dalej, bo co innego iść na, nawet, no nie wiem, na jakiś głupkowaty egzamin, wiedzą, że się nie jest przygotowanym tak? I się stresować, a jak człowiek jest przygotowany i wie czego chce i jest pewny siebie. No to myślę, że nie ma czego się obawiać, tak? Bo to. No, no tak, no to Boże święty. Ze sprawnościówki się nie bałem, bo wiedziałem, że jestem sprawny. Z testu wiedzy nawet jakbym miał, przychodowo nie wiem, no, to zero. A przypomnij, punktu. ile tak miałeś z testu tak? wiedzy i ze sprawnościówki? E, wie pan, co tak, z sprawnościówki miałem 50, chyba 4. E, z testu wiedzy niedużo, bo miałem 23. E, I z rozmowy miałem 53. No to jest... No i plus tam dochodzą te za wykształcenie, za prawa jazdy, prawda. No Także trochę ogóle, słabo ten... to. mi się udało zebrać 133 punkty. Ale wie pan co, patrzyłem na listę z zeszłego miesiąca, tutaj w Wojewódzkiej, i najniższy, naj, najniżej tutaj osoba się dostała, która miała 98 punktów. No... A to w sumie ile ci ta rekrutacja zabrała? Czasu? Jak rekrutacja, tak powiedzmy, już. Nie, pan co, ja, zużyłem, ja zużyłem papiery koniec marca. No, i praktycznie skończyłem dzisiaj, nie? No to z pół tego... roku, kurde. No. Pół roku, pół roku, tak. Pół roku dokładnie mi to zajęło. 29 miałem, 21 września, miałem rozmowę kwalifikacyjną, a multi-select w sierpniu jakoś. Gdyby, no, na no musi... coś takiego. musisz pogadać z pracodawcą, już jak będziesz tak na 100% wiedział, bo no wiesz, no możesz zawsze pracę porzucić, on ci tam nic nie zrobi, no tylko... Tylko mówię, to jest zamykanie drzwi jakieś, nie? Zostakowo. Tylko to jest no takie, wiesz, jak to... no, jak wszystko dobrze szło, to takie nieeleganckie trochę, bo to... No właśnie o to chodzi, nie? Że tym bardziej, że on był bardzo, bardzo w porządku do mnie przez cały ten okres, który ja tam... Ale on podpałem. wie, że ty się starasz do policji, czy, czy nie za bardzo? Nie. Właśnie mówię, no nie, nie wie nic, nie? Nie wie nic, ja też nie chciałem trąbić tam, dopóki nie będę po tej komisji lekarskiej, bo co z tego, że powiem mu, że tu już jestem policjantem, czy coś tam, tak? Tak, A tak, się tak. okaże z tą komisją lekarską, że jest dupa, nie? No tak. Także no czeka mnie ciężka rozmowa jutro, <głos> nie wiem właśnie czy odlekać to do poniedziałku znowu, bo tak naprawdę jeszcze są dwa tygodnie. Nie wiem, nie wiem, bo no jakieś tam szkolenia nas jeszcze czekają, nie? Pewnie w tej... coś tam jest... Może, może podejść coś, w, te, w, w tym prawie. sensie, że podejdź i powiedz, że czekasz na wynik, prawda, no i... Mhm. Jak będzie wynik, rozumiesz, żebyś tam tak... No nie wiem, muszę się z tym przespać i, i no po prostu albo postawić sprawę jasną, że jest taka i taka sytuacja, albo po prostu, no nie wiem, nie wiem. No dobra. Naprawdę dobra. nie wiem, ale no fajnie, wie pan co, fajnie, że cały ten okres był pan tutaj jakoś w jakiś sposób, jakiś pan tam doradził zawsze i mhm. bardzo dziękuję panu i trzymam kciuki za wszystkich, którzy tutaj... Są teraz i są, myślę. Przypomnij że mi, tutaj... dlaczego tak chciałeś do tej policji? Bo co mniej więcej robisz, tak bez szczegółów, e... prawda? Co mniej więcej czy robisz się teraz? Się zajmuję, tak? tak, ale tak wiesz, no bez szczegółów, żeby ktoś cię tam nie ustalił za pięć minut, prawda? No czy nie pan pracuję w gastronomii, tak? Pracuję w gastronomii, mam kontakt z wieloma ludźmi. E... No to pomaga. Także myślę, to. że to. Też jest jakieś prawda, tutaj y, zbieżność tego wszystkiego, że mhm. jako policjant też ma się kontakt z wieloma ludźmi, prawda? A wie pan, co do policji chciałem dlatego, że... Y, może tak, nie powiem, że to tradycja rodzinna, bo, bo wiadomo, ale y, od zawsze mnie tak fascynowała osoba policjanta, tak? Y, chciałbym swoją podstawą i zaangażowaniem dawać przykład innym ludziom, y, jak przestrzegać prawa, tak? Jak się zachowywać, tym bardziej, że ja tego prawa też y, w życiu nie łamałem nigdy, przynajmniej się starałem, tak? No, zdarzyło mi się monet dostać, prawda? Jesteśmy ludźmi. Mm -hmm. Ale no, yy, w ten sposób, tak? Myślę, że, że, że dlatego, tak? Bo a a ile lat pracowałeś w tej gastronomii? No, praktycznie, wie pan co, ja pracuję od 18 roku życia. Zacząłem w McDonaldzie i skończyłem, że tak powiem, no, wyżej trochę, tak? To, yy, także, no, praktycznie już powiem panu, że to już jest praktycznie prawie, że 12 lat. A Jak to skąd nagle to... taka decyzja, kurde, że... Rzuc e, wie pan co, ja chciałem, ja chciałem prędzej do tej policji, z tym, że y, tutaj akurat kiedyś by ten tatuaż nie przeszedł, tak? Jak go zrobiłem no tak, na No tak. lat, a kiedyś z tatuażem odrzucali od razu, prawda? Także tu nie było żadnych możliwości i, i że tak powiem, no dopóki nie obniżyli tej poprzeczki, także że raczej bardziej y, inaczej patrzy na tatuaże, że można już tatuaż mieć, no to wtedy od razu hab, papiery i mówię no wyjechałem, w czasie za granicę jeszcze trochę, wie pan co, ale tak poczułem, że to nie jest to, co chciałbym robić w życiu. Znaczy, że, znaczy powiem no, ci, kiedyś ta policja... tatuaże to wykosili tak, że aż miło, prawda? Tak, dokładnie. Miał I byle i, co no, i, i... No i dziękuję bardzo po tych tatuażach, nie? Także czekałem tylko na ten moment, kiedy to się wszystko że tak powiem, no wie pan co, teraz praktycznie co czwarta osoba ma tatuaż, tak? No nie no teraz mnie. wszyscy, prawda? Panienki to tam jak... E, dokładnie, jakieś gwiazdeczki czy coś tam, prawda? I wie pan co, no, ta policja zawsze we się działa i, pan, no żałowałem, że kiedyś tam nie mogłem, bo ten tatuaż i w ogóle, i, i teraz jestem szczęśliwy, że się udało, tak? I, no to, to no, dobrze powiedzieć? to... Jestem szczęśliwy, no. Jestem szczęśliwy, że się udało i, i myślę, że będzie okej, okay, wszystko po prostu teraz wziąć po prostu życie, swoje ręce jakoś i robić coś w życiu, co A, a, a, się a, a, a, a jakby to powiedzieć, c, c, c, c, c, gdzie się widzisz tej policji? Bo to tak, z gastronomii do policji? Gdzie się widzę w policji? Wie pan co? Gdzie, gdzie się, się widzę w policji? No na początku na pewno do tego OPP, tak? No to no wiadomo, wiadomo, no tam, to, wiadomo żebyś, Ale tak myślałem, wie pan co, o, o drogówce y -y. tutaj, bo wie pan co, no, tutaj ogólnie widzi się bardzo dużo Yy, że tak powiem, no wariatów, tak? jeśli chodzi o, o nasze polskie drogi, yy, i chciałbym po prostu, może nie być jakimś super bohaterem, ale sprawić, żeby było bezpiecznie trochę na tych drogach, yy, karać tych, którzy naprawdę yy, nie przestrzegają tego prawa, jeśli chodzi tutaj o tym bardziej wyprzedzanie na przejściach dla pierwszych, czy takie rzeczy. Tak? No tak, yy, tak. Czy, tak, czy tak. Jazda, jazda jak dzik przez yy, teren zabudowany. Tak? I no, ta drogówka, myślę, że to drogówka, wiem, że to jest praca pewnie jakaś, tutaj wiele osób i policjantów mówiło, że to jest praca nudna, bo się siedzi, tak, że tu się jeździ i tak dalej, ale, ale myślę, że, że to też jest jakieś tam z mojej strony takie powołanie, że chciałbym to robić, tak? No tak, tak, tak. Myślę, tak. Że, że to jest drogówka, no, jeśli chodzi tutaj o mnie, to chciałbym w drogówce pracować, ale no zobaczymy, jak to będzie, tak? A tak, co byś doradził tym ludziom? kurde, co, co dopiero się starają, prawda, do policji? Coś inspirującego, czy... Co, czy... co zrobić inspirującego? Takiego, że obejrzeć pana materiały wszystkie. No nie, no to, to, to nie, no to tam, nie. Dużo, bo... tam trochę tego dużo, prawda, ale tak... <laughs> ale wie pan to dużo, nie dużo, no tak, ale jeśli komuś zależy, tak samo na studiach, ma pan dużo materiałów, żeby zdać magistra, to trzeba przyjść na dupie i, i się uczyć tego, tak? No fakt, Także, fakt. Bo, y, Jeśli komuś zależy bardzo, Wziąć po prostu sprawy w swoje ręce i jeśli myślisz o tym poważnie, to można osiągnąć wszystko w życiu. Tak jest moje zdanie. I, i no dobrze, e, dobrze. Podejść bez stresu do wszystkiego tak i być spokojnym po prostu i nauczyć się na tym, może nie nauczyć się na ale się w miarę przygotować do tego, tak? Wiedzieć dlaczego. Mhm, e, jakie są stopnie i tak dalej, bo no, jeśli ktoś idzie do policji, nie wie jakie są stopnie, czy jaki jest tam komendant główny, czy coś takiego, no to, to myślę, że to jest bez sensu. No tak, to, to cały czas o tego komendanta pytają tam. Pytają, wie pan co, bardzo pytają, pytają i, i w, jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, radzę się nauczyć ogólnie z którego dnia roku jest ustawa o policji, jakie są środki przymusu i mm, co tam jeszcze miałem. I mm, o go akurat nie pytali, ale... Ale o głównego mogą zapytać, o... Wojewódzkiego Ta, warto mogą, znać, oczywiście, prawda? Oczywiście, oczywiście, oczywiście, że mogą. Tylko wie pan co, no tutaj ogólnie parę zdań o sobie wiadomo, żeby nie opowiadać całego życia Rusu od urodzenia, że ktoś tam, nie wiem, patykiem po krzywy uderzył, no i to... lata, nie o to chodzi, tak? tylko e, po prostu tak, no jaką szkołę skończyłeś, tak? No to, to, to, to życie, co się policji może rysu. przydać, tam gdzieś od średniej szkoły, bo... Bo wie pan co, bardzo ciekawe, lekarz orzecznie ktoś zapytał, dlaczego pan chce do policji. To jest najlepsze, prawda? Na każdym etapie praktycznie każdy pytał dlaczego do policji. No bo to tak interesują, jakie masz motywy, prawda? A przede wszystkim chcą się zapytać, no co byś w tej policji wniósł, prawda? Tak się, pośrednio, no bo... Znaczy, de facto tak. Lekarz orzecznik w Poznaniu naprawdę bardzo sympatyczny facet. Nie ma czego się bać. Także myślę, że jest no to dobra, dobra. Ze spokojem wszystko. A, tak? a, a Dziękuję, to... panie Darku. Dobra, a, a coś cię w tym samym multiselekcie zaskoczyło? Zaskoczyło mi coś, zaskoczyło. Wie pan co? Po pana materiałach nie. Wszystko to, no. co praktycznie tutaj było, nie zaskoczyło mi nic. Bo, bo, bo tam był... dotarłeś tam na, na Discordzie, tam do tego, do tego żółtego kółka i tak dalej, czy, czy, czy tam... By, byś... było Było tak, było żółte kółko. Yy, czyli tak, żółte, zielone zegara, i kreski, prawda? Tak, tak, było, były te kreski i tam chyba już teraz dokładnie nie pamiętam, jak było żółte kółko, to trzeba liczyć. No to tam nieważne, bo to, to... No, nieważne. sprawnościówka, był, prawda? prawda? Co trzy minuty trzeba było odliczać, to mi chyba największą trudność sprawiło. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że to tyle godzin przy tym komputerze też człowiek się rozkojarzy trochę. Ale największy problem właśnie stworzył ten zegar, że tam co trzy minuty A. trzeba było zaznaczać, tak? Że trzy minuty minęły, które to było pytanie i Znaczy tak dalej, dwie tak. minuty akurat, nie, ale, ale co piątej, co dwie A, minuty. Ale... De facto cały multiselek opiera się na tym, że pytają praktycznie co kilka pytań o to samo. Tak, z tak. tym, że inaczej to inaczej to jest trochę to pytanie zawarte, prawda? E, bardzo dużo pytań o alkohol jest, no, tak. e, także mm, co tu jeszcze? Dlaczego no, Dużo jest takich pytań też, dlaczego tym policjantem chcesz być? Jak, tak tutaj ostatnio pan miał w ostatnim materiale mm, połączyć chyba tam, jest jakaś tam sytuacja, prawda? I co byś zrobił, tak? E, Wie pan o co mi chodzi, to są Tak, same, tak, co tak, ja pan tak was, wiem, wiem miał... które wiem, wiem. No, także tego też było bardzo dużo, tak? No i sama rozmowa z solikiem, dwa, trzy pytania już... to tyle. No dobra, dobra, kurde, to odezwij się tam już jeszcze jak tego tam. Jasne, jasne, jasne To już daleko, po, potem wiadomo, to... że tam, jak będziesz na szkole, to, to ciężko tam lepiej się. Na szkole niby mamy, niby mamy czekać do, do wiosny na szkołę, także to trochę potrwa, nie? Bo y, wrócił, wrócił ten. Y, Szkoła półroczna wróciła, już nie jest 2,5 miesiąca, tylko dostałeś informację, że już jest 6,5 miesiąca. Tak, szkoła policyjna. No tak, tak, tak. tak. Od września jest 6,5 miesiąca, miesiąca także tym bardziej, że y, tych policjantów, którzy byli na szkole 2,5 miesiąca, wysyłają z powrotem na kurs podstawowy. No tak, to bo to, to, to tam żadna szkoła była, tylko no, tak się tam trochę przyuczyli dokładnie. i tyle, prawda? Dokładnie. No oby ten COVID nie wrócił, bo skoszaruję wszystko i tyle. Nie, tak. nie już tam tak. zaszczepiony jesteś, bo tak tam. Tak, tak, oczywiście. Ja, ja wie pan co, idę na trzecią dawkę w przyszłym tygodniu, także... No, ja jakoś e... też trzecią przeżyłem tam. Mówię, pan. kto, kto pan chce, chce, niech się szczepi, czy tam nie szczepi, ale... Ale był pan chory, był pan chory mocno po tej trzeciej dawce? Nie, nie, właśnie nie. nie. Po drugiej mnie łapa nie? bolała, a po trzeciej tam jakoś ha. tak... A ciebie pan ja zajął z dwudawkową Johnsona, nie? Także to tam od razu była, a teraz idę na tą trzecią, bo tam chyba pół roku trzeba czekać, akurat mija pół roku w czymś Także idę na tą trzecią i no zobaczymy. Też inaczej będą na tej szkole patrzeć, nie? Jak ktoś jest zaszczepiony, nie? Będą, będą, bo to tak się wydaje. Niby przymusu nie ma, a tak trochę tam bardziej patrzą, żeby te... Dokładnie. Dobrze, panie Darku, dziękuję bardzo jeszcze raz za wszystko. Będę się do pana odzywał co jakiś czas. Dobra, tam trzymaj wiem, się, cześć, było. powodzenia, ode, odezwij cześć. się. No, na razie. Dobra, pogadaliśmy z kolegą, także... Mam nadzieję, że... Dajcie mi tylko znać, czy wszystko dalej słychać dobrze, bo coś patrzę, że przynajmniej u mnie na komputerze się obraz zawiesił. Obraz się zawiesił. Natomiast... O, brak danych, kurde. Brak danych. Brak danych. Dobra, mam nadzieję, że coś słychać, prawda? Albo jeszcze odświeżę to... Słuchajcie, jeżeli mnie słychać, to wrzućcie parę... dobra, wszystko jest ok. Dam tutaj parę pytań z jakiegoś takiego testu podobnego. O, coś tutaj się tego... Coś tutaj się mi... A, dobra, już wiem co zrobiłem. Po prostu nacisnąłem tutaj przycisk. Dobra, parę pytań z testu podobnego do Multiego, prawda? Zanim się na coś ostatecznie zdecyduję, rozmawiam o tym sporo z przyjaciółmi i rodziną, abym uzyskał ich aprobatę. Pierwsze pytanie. Yy, bardzo podobne pytanie będziesz miał na Multim tam, pytają na przykład, czy często dzwonisz do rodziców, jak będziesz tam, jak jesteś daleko i tak dalej, i tak yy, dalej. Na Multim sprawdzają, czy jesteś już osobą niezależną, prawda, także nie jest mile widziane, jeżeli chłop 38 lat czy 41 mieszka z rodzicami, nie ma mm, jakiejś tam dziewczyny, nie planuje y, y, wyrwania się z rodzinnego gniazda. No, nie jest to jakaś taka y, widziana mile cecha, prawda? Także z, będą pytania o niezależność. Y, nigdy nie zepsułem niczego, co nie było moje. Takie ciekawe pytanie. Czuję ulgę, kiedy uda mi się uniknąć jakiegoś większego zaangażowania emocjonalnego w relację z drugą osobą. Nie jest mi trudno pozbierać się po stracie czegoś, co lubię. Czyli miałeś coś ulubionego, ulubiony telefon, ulubioną dziewczynę, prawda? ulubiony telefon zgubiłeś, ulubiona dziewczyna puściła się tam z innym nieulubionym panem i jak odpowiedzieć na pytanie? Nie jest, nie jest mi trudno pozbierać się po stracie czegoś, co lubię. Łatwo denerwuję się, gdy jakieś wydarzenie zakłóca mój porządek dnia, prawda? Czy jesteś nerwózkiem, prawda? Miałeś wyjść na zaprawę poranną i nagle się okazuje, że jakieś wydarzenie zakłóciło ci porządek dnia i nie mogłeś pójść na yy, zaprawę poranną yy, i gdy się źle czuję, natychmiast szukam czyjejś pomocy, prawda? Czy od razu szukasz czyjejś pomocy, czy rozwiązujesz problem sam. prawda? Także jak ktoś chce te pytania, na te pytania odpowiedzieć, oczywiście zrób to już w komentarzu do tego wideo i zrób to po, po hangoucie. Sanfi, panie Darku, jakaś rada dla początkującego, który się jąka? Czy odpowie pan na moje pytanie? No to jest bardzo dobre pytanie, bo czy się jąkasz aż tak straszliwie, że jest to takie, no, dla drugiej osoby yy, znacznie zauważalne, prawda, bo jako policjant całe życie yy, będziesz yy, się komunikował z ludźmi, prawda, I, i czy to jąkanie na przykład nie nasila się w stresowych, sytu, Acjach, prawda, że ktoś coś chce ci powiedzieć, a ty, ta, ty nagle zaczynasz tak się jąkać, że w ogóle nie jesteś komunikatywny dla drugiej osoby. Jeżeli to będzie coś takiego, to już ci mogę z góry powiedzieć, że odpadniesz, natomiast jeżeli to jest jakieś takie jąkanie, no które da się ukryć na komisji, da się ukryć na rozmowie kwalifikacyjnej, da się ukryć na rozmowie z psychologiem, to masz sporą szansę, prawda? Natomiast no, nie jestem specjalistą od jąkania. pytaj tam jakiś psychologów, pytaj tam jakiś logopedów czy innych, czy coś ci tam mogą pomóc. Mazur 15, witam panie Darku, została mi tylko KL w Opolu. Czy jest możliwe, że uda mi się przy przejść z zapaleniem jelita grubego. Moja choroba w Dzienniku Ustaw wyklucza mnie jako kandydata do służby. Yy, znaczy, czy to jest zapalenie, yy, tak zwana choroba Krona, czy wrzodziejące zapalenie jelita, prawda? Hmm. No trudno mi powiedzieć, to tak... Jak to z, będą w stanie ustalić, to cię wyrzucą, prawda? No i tyle. Dobrze tu że Wellin Master mówi, jeżeli jakoś to będą w stanie ustalić, na przykład na podstawie dokumentacji, którą będą chcieli z, od lekarza rodzinnego i masz tam coś, jakąś zmiankę, no to się nie wybronisz. No. Także, no na dwoje babka wróży. Jak to jakoś tak mądrze, mądrze zrobisz, prawda? to będzie ok, prawda? Sanfi, jąkam się jak się stresuje, jak nie jest to dobrze, ale najlepsze jest to, że jak jestem z kimś, się czuję bezpiecznie, to w takim sensie mam po prostu spokój, to moje płynnie. No mogę ci tylko Sanfi życzyć powodzenia, prawda? No pierwszym weryfikatorem tutaj będzie pani psycholog na multiselekcie, jeżeli podczas tego spotkania się nie zestresujesz, będziesz tam mówił jakoś płynnie, poprawnie, to jakąś tam szansę masz, prawda. Natomiast jeżeli oni to wykryją, a jeszcze te, ta wada wymowy jest związana ze stresem, to nie licz na to, że ktoś tam się z tobą będzie pierdolił i... Cię puszczą, prawda? No bo y, praca policjanta jest na tyle stresująca, że nie potrzebują jeszcze, żeby ktoś Cię tam nagrał, a Ty trzy zdania nie potrafisz, że tak powiem, z siebie wydusić, prawda? Panie Darku, jakiego rodzaju trudnych pytań można się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej? No co komenda, to jak... Co komenda, to jakaś tam rozmowa jest, prawda? Tam często pytają o godność człowieka, godność księdza, godność pedofila, prawda? Godność tam jakichś tam innych rzeczy, prawda? Znaczy rzeczy, rzeczy w sensie ludzi, prawda? Czym się różni godność od szacunku? No tak trudno mi powiedzieć, to co to, to, to jest, co do, do głowy mi przyszło. Komendant, komendant główny. Komendant Wojewódzki, czasami o Miejskiego zapytają, jak już robisz się na góru, że, że masz dobre układy ze swoimi policjantami, to nawet się mogą o dzielnicowego zapytać, aczkolwiek nie wiem w jaki sposób to można sprawdzić. Czy na rozmowę kwalifikacyjną można iść w białej koszuli, pantoflach, czarnych spodniach, jeansowych, czy lepiej cały garnitur? No ja wiem, byle schludnie było, prawda. No, no spodnie dżinsowe. Trudno mi powiedzieć, jak te czarne spodnie dżinsowe wyglądają. Chyba garnitur jest trochę bardziej formalny, mi się wydaje. King Pass, panie Darków w WBC podwyższone oraz podwyższona glukoza. No jest problem King Pass. tutaj... W UBC możesz się wy, wybronić, że chorowałeś, nie wiem, miałeś covida, nie miałeś covida, przeszedłeś tam jakąś grypę, katar czy coś, natomiast podwyższona glukoza cię dyskwalifikuje. Musiał, musiałbyś przynieść jakiś wynik z obniżoną glukozą. Jest, jest zdecydowanie, yy, zdecydowanie za wysoka. Sanfi, jak rozmawiam z psychologiem sam na sam, to mówię płynnie, bo przeszedłem wojskowego. No to Sanfi, jeżeli przeszedłeś już jednego psychologa wojskowego, to ten policyjny się niczym nie różni. No, no czasami są kobiety, które wprowadzają w celowy stres, jakiś taki kontrolowany stres, żebyś się tam trochę podenerwował, trochę pobał, ale no mówię, no, jeżeli przeszedłeś jedną służbę, no to jakaś tam szansa jest na służbie drugiej, prawda, tam inni ludzie są dokładnie tacy, tacy sami, prawda, także tutaj za bardzo bym się nie bał. Natomiast mówię, wracając do tych jelit, no jak się przyznasz, to raczej będziesz miał problem, no po prostu się wystawiasz jak na patelni, prawda, podajesz im wszystko na tacy, jak oni się w jakiś sposób pozyskają informację, że masz chorobę, która cię dyskwalifikuje, to no za bardzo orzecznik nie może udawać jak struś schować łeb w piasek, że jest wszystko cacy. Ile czasu czeka się na MS i po te po TWO. No, jak ktoś tam wie, to niech powie, prawda? Bo drzewelin czy glukoza z równym 100 również wypieprza z baru? Nie. Znaczy, lepiej mieć 99, prawda? <grym>, lepiej mieć 99. Natomiast, no, 100. Właśnie najgorsze są takie sytuacje borderline, prawda? Z pogranicza, że. Ma, masz, jest norma 100, ty masz 100 i, i wtedy czekasz jak ten skazanie, z, prawda, czy kat tam przypierdoli ci tym toporem, czy nie przypierdoli, prawda. Lepiej mieć 99. Sanfi, kobieta, psycholog wojskowy waliła mi tekstami, że ma dzieci w moim wieku i się nie nadaje. To znaczy, teraz nie wiem, Sanfi, czy, czy przeszedłeś tego psychologa wojskowego, czy nie przeszedłeś, chociaż się nie jąkałeś. Kacper, wszystkie testy zdane i to dość dobrze, została cholerna komisja, boję się na ostatnim już niepunktowanym etapie Nie ujebią na przykład ślady na szyi po niedawnym łupieżu pstrym. Jak wygląda psychiatra? no? Jeżeli ten łupież pstry naprawdę wygląda jakoś tam beznadziejnie, no to no mogą się tam trochę przyczepić, ale nie wiem, coś tam bym ściemnił, że do solarium chodziłem, że nie wiem, tam żona wyprała i yy, nie włączyła płukania i dostałem wysypki po proszku, no coś... Coś na ten, na ten łupież bym wymyślił, no nie wiem jak to wygląda, prawda, natomiast psychiatra jak wygląda dwie minuty rozmowy i wypad. To już nie jest ten psychiatra, co kiedyś tam za starych, dobrych czasów, że młócił wszystko i upierdalali każdego, kogo można. Patrzę tutaj jeszcze coś innego. Mazur, ale z kolei znowu zatajić to głupota, konsekwencje chyba mogą być smutne później. Gdyby coś się stało, teraz mi nic nie jest, ale co to będzie za jakiś czas, czy mogę dostać dyscyplinarkę za zatajenie. No przypomina mi się, przypomina mi się stary kawał z taką brodą, także nie zabijajcie Abla za to, że opowiadał stare kawały. No i po prostu spotyka się dwóch facetów i jeden narzeka, że panienki nie miał już 5 lat, a drugi mówi, a ja po prostu, że tak powiem, rucham ile wlezie, prawda? No i a jak to robisz? Podchodzę do kobiety i pytam się, jak mi się oczywiście jakaś spodoba, no chciałbym się z tobą bzyku, bzyku. No i co, nie dostajesz po mordzie? No dostaję, ale częściej robię bzyku, bzyku, prawda? I to samo jest z tobą, no jeżeli ujawnisz ten fakt, to już ci dzisiaj mogę powiedzieć, że, że, że dostaniesz niezdolny i tyle. Natomiast co tam będzie, mo, mo, może zmieni się jako kiedyś przepisy na tyle, że, że, że z tym jelitem jakoś przejdziesz, prawda. King Pass, badanie krwi i moczu robiłem z gorączką, bo po przyjściu do domu zmierzyłem, miałem 37,1 stopnia. To jest King Pass wytłumaczenie, że miałeś gorączkę, bo no musisz się wytłumaczyć z tego WBC, prawda? To jest jedyne przeziębienie, jakaś choroba taka zakaźna, to jest jedyne wytłumaczenie, bo tego nie zbijesz lekami, prawda? Sanfi przeszedłem, bo się wybroniłem w rozmowie, ale było ciężko, męczyła mnie ponad godzinę. Figaro, witam panie Darku, w Szczecinie mówią, że są miejsca tylko Szczecin i Świnoujśa w powiatach miejsc nie ma. No, ja wiem, no dla kogo są, dlatego są Figaro, prawda, są równi i równiejsi. Buckethead, jestem w trakcie adaptacji w Warszawie, tutaj Wojtek, jeszcze raz, powodzenia dla wszystkich na rekrutacji, prawda? No dobra. Będzie dobrze. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś zapytanie, niech wrzuci na czata, bo już dzwonił, już raczej nie będę. Dzięki Ci Wojtek za jakieś takie informacje trochę inspirujące że wszystko poszło dobrze, że już jesteś, że jakoś tam te swoje marzenia powoli się jakoś tam realizują, że tak powiem, ucieleśniają, także żebyś tylko nie wypadł z baru, żeby ci się ta policja za szybko nie odwiedziała. Mi Zaliczyłem MS411RK. Czy jest sens robić badanie krwi, żeby sprawdzić wyniki spróbować na nie wpłynąć przed policyjnym badaniem? No, pewnie, że jest. Zrobić, ale nie robić tam HIFA, nie robić żółtaczek tych najdroższych, zrobić morfologię krwi, zrobić badanie moczu zrobić, co tam zrobić, zrobić cukier we krwi, tam ewentualnie jakieś tam próby wątrobowe, bilirubinę, jakieś te naj, najtańsze, prawda? No i wtedy, jak coś jest źle, to tam można pokombinować. BD, witam pana, dziś na RTG okazało się, że mam dodatkowy płac płuc serca bez zmian. To jest... To jest bez znaczenia, po prostu taki jesteś, no, gdybyś miał dodatkową rękę czy nogę, no to raczej by tam na Ciebie spojrzeli trochę dziwnie, prawda, ale sam dodatkowy płac płódny po prostu jest, jakie jest, prawda, po prostu taki jesteś i lepszy, czy, czy gdybyś miał dwa te, prawda, nie powiem co, ale dwa zaganiacze, prawda, Dodatkowy płac płucny to jest po prostu wada rozwojowa, bez żadnego znaczenia. Javelin, jak to wyjaśnić, ponad 12 godzin na czo, tylko w wodzie. Organizm sam podnosi glukozę. Jak zjem normalnie śniadanie po dwóch, 3 godzinach, mam poniżej 100. No Ciekawe. Kingpaz, jest panie Darku, jakiś sposób, aby obniżyć ten glukol w moczu? No. No musiałbyś jakieś tabletki na cukrzycę wziąć, prawda? Jak masz kogoś tam w domu na cukrzycę, to trochę diety. Ile masz jeszcze KingPad wzrostu i wagi? To jest, to jest interesujące, prawda? Czy ktoś wie, kiedy ruszają szkoły? No chyba trzeciego te... No nie, nie wiem, nie wiem dokładnie. Słuchajcie, kochani, na tym kończę. Wydaje mi się, że wystarczy na dzisiaj. Także... Jeżeli coś tam ktoś jeszcze chce, to już jak oglądasz powtórce, to napisz to w komentarzu poniżej. Będzie dobrze, także dzięki tutaj jeszcze raz Wojtek, że się dostałeś. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.